Ziemię od metala Hej, czerwony dymanek alońców ciężko tak topsy. Jakbyś się zamienił z pandolą. Gorące jak Tijuana. Hej, hasta la wista maniana, prawda? Kurwy pana! Za w języku hiszpańskim jest gniemy. Wiesz, kurwa, tak jakby tam. Boga jest sobie rzeka. To jest mózg Moniki. Nic, nie istnieje. Musimy no wyłączyć. Nie słucham do końca. Czuję się obrażony.